Czy w przypadku badania na inną kategorię prawka, ale w zakresie danych kategorii nowe orzeczenie lekarskie skróci termin wcześniej uzyskanej kategorii prawa jazdy. Czyli w przypadku mojego widza chodzi o kategorię A, która potencjalnie może skrócić kategorię B. Sytuacja bardzo ciekawa. Dzień dobry. Posiadam obecnie prawo jazdy kategorii B. Ważne bezterminowo, bez wpisanych żadnych kodów ograniczeń. Chciałbym się ubiegać o kategorię A, ale mam pewną wadę wzroku, astygmatyzm na jednym oku, drugim widzę dobrze. I Czy w przypadku stwierdzenia przez lekarza wady kwalifikującej się na wydanie prawa jazdy na termin krótszy niż 15 lat? Termin ten będzie obowiązywał również na posiadaną kategorię b. Czy lekarz może skrócić termin posiadanej już kategorii prawa jazdy podczas badania na inną kategorię? Czy w przypadku uzyskania badań z wynikiem negatywnym, bądź stanowiącym o krótkim terminie mogę nie przestawiać tego do urzędu, rezygnując przy tym z kolejnej kategorii bez konsekwencji skrócenia terminu dla posiadanej już kategorii? Czyli, czy wyniki takie są automatycznie czy urząd jest automatycznie powiadamiany, czy w przypadku uzyskania krótkiego terminu mogę zgłosić się na badania do innego lekarza. Dużo pytań. Zacznę od tego, jak powinno być formalnie, zgodnie z prawem. Yy, zakładam, że powiedzmy mój widz dostał terminowe prawo jazdy kategorii A na 5 lat, yy, to A niestety skraca mu również kategorię B do 5 lat i formalnie, no, nie powinien iść do innego lekarza, powinien złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i tam zapadłaby jakaś tam ostateczna decyzja. No ale wiadomo, Pola, Polak kombinuje, ale teraz jest takie pytanie, czy ten lekarz musi wysłać orzeczenie z tą krótszą datą do urzędu? I odpowiem tutaj cytując artykuł z ustawy w przypadku, gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, o których mowa w ustępie trzecim, uprawniony lekarz przesyła jego kopię starości właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. I yy, na czym tu polega sztuczka, że jeżeli są kody ograniczeń, np. okulary lub szkła kontaktowe, czy jakiekolwiek inne, to lekarz to orzeczenie prześle. No, ale jak kodu nie będzie, no bo na przykład to jedno oko owszem tam jest słabsze, ale okulary tutaj nic nie poprawiają, a ten lekarz tylko skróci termin badania, czyli tam powiedzmy na 5 lat, no to przesyłać do urzędu nie musi. Jeżeli nie musi, to wierz mi, że lekarz raczej dobrowolnie tego nie zrobi. Bo, bo jak nie musi, to po co ma się naprężać, prawda? Czyli wtedy teoretycznie można pójść do innego lekarza. Natomiast jeżeli no niestety powiedzmy da orzeczenie negatywne, no to yy, musi to orzeczenie do wydziału komunikacji przesłać, a przynajmniej kopię tego orzeczenia. Czy jeżeli będzie kot okularowy też musi przesłać. No i sprawa wtedy polega na tym, że są dwa sprzeczne orzeczenia lekarskie jedno w urzędzie przesłane przez lekarza drugie zaniesione przez danego kandydata na kierowcę i sprawa idzie wtedy do wyjaśnienia Sam tam kiedyś taką sprawę miałem ktoś do mnie przyszedł, to znaczy ja tam wystawiłem na trochę krócej ktoś sobie tam poszedł gdzieś indziej załatwił na trochę dłużej i po prostu polega to na sprawdzeniu obu lekarzy. Jak tam się ta sprawa skończyła, za bardzo nie wiem. Także przypominam Ci również, że prawa jazdy są również terminowe Mówię o prawach jazdy, szczególnie kategorii B, A i tam jakiejś właśnie całej tej całego tego zakresu tych praw jazdy I jest tutaj artykuł 13 ustęp 1 ustawy o kierujących pojazdami. Tą ustawę tu widzisz gdzieś po mojej prawej stronie I w skrócie Ci powiem A1, A2, A, B1, B, plus E lub T Wydaje się na okres 15 lat Czyli Logicznie wynika, że warto, ważność tego bezterminowego prawka i tak zostanie skrócona do 15 lat. Jak było na przykład w moim przypadku Miałem zrobione kategorię B, rok 81. C zrobiłem sobie w roku 91 i to prawko sobie miałem aż do momentu, kiedy nie zachciało mi się w 2011 zrobić prawka E do B. I co się okazało? Wtedy jeszcze prawko E do B chyba dostałem bezterminowe. Natomiast kategorię C skrócono mi z urzędu do lat 5. Yy, natomiast w 2013 wymyśliłem sobie kategorię A Dostałem orzeczenie lekarskie na 15 lat I co się stało? Kategoria B, kategoria B plus E została skrócona do tych 15 lat, czyli do tej kategorii A I tak patrzę teraz na prawo jazdy kategorii C Niestety zostało ono też skrócone do lat 5. Tak, zostało skrócone do lat 5. Jest jeszcze taki problem teoretyczny dla tego pacjenta. No, trzeba wiedzieć, że prawo jazdy, badanie lekarskie kosztuje teraz 200 zł. I czy na przykład nie opłaca mu się bardziej? Nawet jeżeli dostanie tam, powiedzmy na 5 lat, to po prostu pójść do następnego lekarza za 5 lat, a nie płacić dwie stówy za, za, za parę dni do kolejnemu lekarzowi. No, różni są lekarze, prawda? Pewne sprawy są inaczej oceniane odnośnie wiedzy medycznej, szczególnie ważności terminowych praw jazdy. tutaj normy nie ma aż takiej ścisłej, także sprawa jest poniekąd uznaniowa, aczkolwiek yy, związana z Twoim stanem zdrowia i tak jak powiedziałem, czy nie lepiej od razu pójść do takiego lekarza, co jakoś wiadomo, że wystawia na troszkę dłużej niż, coś, niż pójść do takiego, który od razu znany jest z tego, że Każde prawo jazdy z ograniczeniem wystawia na okres krótszy. Także pytanie trochę retoryczne Na tym w sumie kończę. Jeżeli miałeś jakieś swoje perypetie ze swoim prawem jazdy szczególnie jeżeli nagle z bezterminowej czy z jakiegoś innego terminu dostałeś jeszcze krótszy termin Napisz o tym w komentarzu do tego wideo Mówię, sam mam się cieszę teraz Prawem jazdy, a 15-letnim, a w zasadzie już tylko 13-letnim, a w zasadzie nawet 12-letnim, bo prawko zrobiłem 3 lata temu. No i będę musiał pomyśleć o jego wymianie. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak czy owak zachęcam cię do zrobienia prawka, do robienia następnych kategorii prawka. Co tam będzie za 15 lat, tego nikt nie wie. No być może badania lekarskie zostaną już w ogóle zniesione, aczkolwiek jest to w Polsce mało realne. Ale pożyjemy, zobaczymy.